Kościół parafialny w Głogówku widok od strony ulicy Piastowskiej dwie wieże no i oczywiście jeszcze pokażę troszeczkę ulicy Piastowskiej 3 maja 2012 roku ulica piastowska 810, kościół parafialny, kamienica pod numerem 6, chyba całkowicie zrujnowana i troszkę inny widoczek jeszcze.